Trudna sytuacja z zabranym prawem jazdy na 3 lata, oczywiście za jazdę po alkoholu. Jak masz się przygotować do badań? Zapytanie mojego widza, witam pana. Ostatnio dużo słyszę sprzecznych opinii na temat tego, jak zabrać się do odzyskania prawa jazdy. Straciłem to prawko kategorii B we wrześniu 2016 za jazdę pod wpływem alkoholu. 1,62 promila na drodze działkowej, z dala od zabudowań. Tak na marginesie. T1,62 to już jest stan nietrzeźwości. Mój błąd, bo dałem się podpuścić właśnie przez to, że byłem pod wpływem alkoholu. Ale przejdę do sedna sprawy. Przez 12 lat byłem zawodowym kierowcą, jeździłem busem, z towarem po sklepach. Nigdy nie nadużywałem alkoholu, bo dość często, szczególnie w godzinach porannych trafiałem na policyjne akcje tak zwany trzeźwy poranek. Natomiast po głupim wybryku straciłem prawo jazdy kategorii B na 3 lata. Sąd mi zmniejszył karę finansową, ale dał wyrok pozbawienia wolności na 4 miesiące w zawieszeniu na 2 lata i zakaz nadużywania alkoholu. I po tym wyroku zaczęła się moja trauma, zostawiłam żona, zostałem zwolniony z pracy, obecnie jestem bezrobotny. Niech mi pan powie prawdę, jak mam się zabrać, by odzyskać to prawo jazdy. Chcę wrócić do zawodu kierowcy, bo to lubię i to najbardziej mi wychodzi kiedy mam iść na te badania, czy mogę wykonać je podczas odbywania kary, jak się do nich przygotować. I chcesz, czy nie chcesz zrobienie tych obu badań, a mianowicie lekarskich i psychologicznych jest tutaj podstawą. Te psychologiczne zrobiłbym gdzieś w pracówce prywatnej. Co do lekarskich po prostu zacząłbym od sprawdzenia w internecie, jak trudno jest przejść badania w lokalnym Wąpie, jakie oni mają wymagania i uczciwie ci powiem, że często przy pierwszej wpadce wystarczą ci tylko yy, unormowane wyniki badań krwi, czyli cukru, prób wątrobowych, tam jakiś być może innych, morfologia, prawidłowe ciśnienie tętnicze, jakieś takie zadeklarowanie zdecydowane, chęci do poprawy, danie do zrozumienia lekarzowi i psychiatrze, że czy psychologowi, że zrozumiałeś tą sytuację, chcesz się poprawić, chcesz wyciągnąć wnioski No i na 90% to wystarcza. Nie zaszkodzi też jakieś zaświadczenie, że nie jesteś nałogowym alkoholikiem No, wydają takie zaświadczenia różni terapeuci, różni psychiatrzy, różni yy psycholodzy. Natomiast, no jest czasami tak, że twój stan zdrowia, pomimo, że deklarujesz co innego, wskazuje jednak na ciągoty do alkoholu. Przykładowo, przyjdziesz lekko wypity, taki troszeczkę zaniedbany, z wczorajszym oddechem. No, lekarz głupi nie jest, może chcieć udokumentowanej rocznej abstynencji alkoholowej i wtedy niewiele na to poradzisz. Natomiast, tak czy owak, radzę ci rozpocząć badania jak najszybciej, bo jak na tych pierwszych coś wypadnie, to przynajmniej wiesz jakie masz obszary do poprawy. Mówię o wypadku, jakimś negatywnym, negatywnym orzeczeniu. Natomiast 3 lata szybko mija, a za zrobionymi badaniami będzie Cię czekał tylko egzamin na prawo jazdy. Wiem, wiem, że dobrze mi się gada, się uśmiechasz, no, y, możesz tutaj mieć y, podobną sytuację do mojego widza, że masz duże niedobory gotówki, bo tu kara za to, kara za tamto, jakieś grzywny, jakieś opłaty y, za sąd, tam diabeł wie za co I naprawdę wtedy jest ciężko podjąć właściwą decyzję Te badania sporo kosztują, tu jest osoba bezrobotna, to skąd ma te pieniądze wziąć, to już nie mam pojęcia, jeżeli tam jeszcze są jakieś tam problemy rodzinne z żoną, to przypuszczam, że sprawy rozwodu też no coś kosztowały, prawda? Natomiast mówię, jedyna szansa to jest taka, że wziąć się w garść, jakoś te pieniądze zorganizować, przejść badania No i sam wiesz, że bez prawa jazdy to zawodowym kierowcą, czy kierowcą pracownikiem z autem służbowym nie będziesz, prawda? Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz swoją jakąś historię na temat przejścia badań na prawo jazdy po alkoholu, oczywiście zrób to w komentarzu do tego wideo. No i mogę ci tylko życzyć szczęścia troszeczkę jakiegoś takiego szczęścia w czasie tych badań, też ono jest wbrew pozorom potrzebne. Jeżeli natomiast interesują Cię podobne filmiki, kliknij w to kółeczko, zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj inny filmik z badań kierowców po alkoholu.